Mamy uprościć pierwiastek sześcienny z 27 a kwadrat razy b do potęgi 5, razy c do potęgi trzeciej. Chcąc uprościć taki pierwiastek sześcienny, szukajmy w pierwiastkowanym wyrażeniu sześcianów, czynników równych czemuś do potęgi trzeciej. Wtedy będziemy mogli wyciągnąć je z znaku pierwiastka i zostanie to, co sześcianem nie jest. Zobaczmy, co da się zrobić. Najpierw 27. Może już widzicie, że to sześcia. Jeśli nie, to rozłóżcie tę liczbę na czynniki pierwsze. 27 to 3 razy 9, a 9 równa się 3 razy 3. Czyli 27 to 3 razy 3 razy 3, a więc 3 do potęgi trzeciej. Przekształćmy to wszystko. Podzielmy wyrażenie na sześciany i niesześciany. 27 możemy przedstawić jako 3 do potęgi trzeciej. Potem mamy a do kwadratu. To nie sześcian. A do trzeciej by nim było. Zapiszę to tutaj. Zmienię kolejność. Z czynnikami tak można. Zapisuję a kwadrat tutaj. Teraz b do piątej. Samo w sobie nie jest sześcianem, ale można je przedstawić jako iloczyn sześcianu i czegoś innego. b do piątej to b do sześcianu razy b kwadrat. Rozpisać? Proszę bardzo. B do piątej to b razy b razy b razy b razy b. Razy b. Pierwsze 3b to właśnie b do sześcianu i zostało jeszcze b kwadrat. Możemy więc zapisać b do piątej jako iloczyn sześcianu b do trzeciej tym samym fioletem. Tutaj mamy b do potęgi trzeciej… Ale to jest b do trzeciej razy b kwadrat, więc tu piszę b kwadrat. Teraz trzeba wszystko pomnożyć. I w końcu mamy. Teraz na niebiesko mamy c do trzeciej. To oczywiście sześcian. c do sześcianu. Do potęgi trzeciej. Zapiszę tutaj. c do sześcianu. Oczywiście wciąż mamy nad wszystkim znak pierwiastka. Próbujemy wyciągnąć pierwiastek sześcienny z tego wszystkiego. Z własności potęgowania i pierwiastkowania wiemy, że pierwiastek z iloczynu jest równy iloczynowi pierwiastków. To jest zatem to samo, co pierwiastek sześcienny albo z oddzielnych czynników, albo łącznie. Z 3 do 3, B do 3, C do 3. Zróbmy tak i tak. Najpierw oddzielnie. To się równa pierwiastek sześcienny z 3 do 3 razy pierwiastek sześcienny Wprowadzę różne kolory, żeby się nie myliło. Razy pierwiastek trzeciego stopnia z B do trzeciej, razy pierwiastek sześcienny z C do sześcianu… C do sześcianu… Razy pierwiastek… Jednak połączę te dwa, bo nie da się ich uprościć. Razy pierwiastek sześcienny z A kwadrat razy B kwadrat. Te same kolory. A kwadrat razy b. Kwadrat. Mógłbym napisać, że to pierwiastek sześcienny z a kwadrat razy pierwiastek sześcienny z b, kwadrat, ale to niczego nie uprości. Spójrzmy na to oddzielnie. Pierwiastek sześcienny z 3 do 3, czyli z 27 wynosi. Napiszę to na żółto. To oczywiście będzie 3. 3 do 3 to po prostu 3 do 3, czyli 27. A tutaj pierwiastek sześcienny z b do 3 to po prostu b. Po prostu B. A pierwiastek sześcienny z C do trzeciej to po prostu kolor. To jest po prostu C. Całe wyrażenie uprościło się do 3 razy B, razy C, razy C, razy pierwiastek sześcienny, razy pierwiastek sześcienny z A kwadrat B kwadrat. I gotowe. Zrobię coś jeszcze, tak jak zapowiadałem. Możemy to uprościć tak, albo zauważyć, że to wyrażenie tutaj można zapisać jako 3 razy B razy C do potęgi trzeciej. Jeśli mnożę trzy czynniki z tą samą potęgą, to mogę najpierw mnożyć, a potem potęgować. To własność potęgowania. Zapiszmy to jako pierwiastek sześcienny z tego wszystkiego razy pierwiastek sześcienny, razy pierwiastek sześcienny z a kwadrat, b kwadrat. Pierwiastek sześcienny z 3bc do trzeciej, to będzie po prostu 3bc. I mnożymy to przez pierwiastek sześcienny z a kwadrat, b kwadrat. Nie używałem różnych kolorów, bo już mamy rozwiązanie, ale chyba rozumiecie. Mogliśmy to zrobić tak albo tak. Ważne, że uzyskaliśmy ten sam wynik.